Horoskop dla baranów, lwów i strzelców na miesiąc listopad. Witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów i nowych widzów na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na horoskopy. Teraz znaki żywiołu ognia. Zapraszam serdecznie, zrobię krótkie wskazówki, rady, porady na miesiąc, właśnie listopad, także zapraszam kochani dziękuję również za wszystkie lajki, komentarze proszę o więcej dziękuję również za nowe subskrypcje proszę też o nowe subskrypcje o, o to by kanał się rozwijał dziękuję serdecznie zapraszam do nowych subskrypcji z dzwoneczkiem u góry byście dostawali moje darmowe wróżby kochani Dzisiaj yy, zapraszam Was oczywiście również na wróżby indywidualne poprzez mój e-mail. Mój e-mail znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Zaczynamy. Horoskopy dla baranów. Więc kochane barany, macie jakieś sprawy niejasne, jeśli chodzi o uczucia, które chcecie wyzdrowić, umocnić, wzmocnić właśnie, w listopadzie chodzi o miłość, chodzi o sprawy właśnie tutaj miłosne, romantyczne, uczuciowe, tak? Sprawy partnerstwa, związku. Tutaj było coś chorego, negatywnego, problemy, które Was przeciążały, negatywne myśli i gorące, intensywne uczucia, które Was opływają, tak? Emocje. I tej chcecie to wyleczyć, wyzdrowić, wzmocnić, polepszyć. Tutaj również... Potwierdza to karta ym, Tarota, która pokazuje dwa kielichy, czyli jest ważne, by w listopadzie właśnie wróciła harmonia, tak, ta piękna, romantyczna, tej energia, która płynie pomiędzy właśnie ym, męską i damską, tak, ym, dłonią, powiedzmy, splątaną ze sobą, czyli męska i żeńska, energia, która jest tutaj harmonijna, piękna, y, piękne właśnie emocje tutaj przepływają, tak, y, balans, także tu główny temat miłosny, uczuć, który ma się właśnie w miesiącu listopadzie polepszyć, wyzdrowieć. Um, tutaj bardzo, bardzo wyraźnie chodzi o sprawy uczuciowe, ponieważ potwierdzają te dwie karty, tak? Miłość, serce, dwoistość, emocje, harmonia, balans. Także to jest Wasz temat, ponieważ jesteście teraz jakieś smutni, smutne, widać, że rozpaczacie, płaczecie, nie widzicie jakiejś no, przyszłości już załamanej i tak dalej, więc trzeba te... Sprawy, kochane barany, w listopadzie wyjaśnić. Dziękuję serdecznie baranom i zapraszam lwy. Kochane lwy, to dla Was rada kart dla Normanda Tarota na miesiąc listopad. Proszę o wskazówkę dla lwów. Proszę o wskazówkę dla lwów. Tutaj się też jakaś karta już odwróciła, widzę. W trakcie tasowania, moment... że jedna mi się odwróciła. Podczas właśnie tasowania. Ale nie ma. Czy znowu się odwróciła? Ok. Czyli jeszcze jedną trzeba wyciągnąć. O! Ta właśnie się odwróciła. Proszę zobaczyć. I teraz ją wyciągnęłam. Ma! go co chciałam powiedzieć. Dobrze. Tutaj, kochani, chodzi o jakiegoś mężczyznę, jakieś straty, tak? Straty i chcecie to naprawić. Chcecie te straty, szkody, wszystkie jakieś, nie wiem, frustracje w tym związku z mężczyzną. Chcecie to wyjaśnić. Będzie tu jakaś wiadomość lub od mężczyzny. Od mężczyzny będzie tu jakaś inicjatywa kontaktu jakiś y, list, wiadomość, e-mail, y, no nie wiem, Whatsapp, tak dalej, czy jakiś kontakt od mężczyzny, jeśli czekacie na Waszą osobę kochaną, jakiś kontakt, ponieważ były te straty, frustracje, kłótnie, zerwanie może y, szkody tak w związku w relacji z tym mężczyzną, to tutaj będzie znów odnowienie, nie wiem, zgoda, pojednanie, wyciągnięcie ręki, kontakt, spotkanie, być może właśnie, ponieważ jest to dla Was obojgu bardzo ważne, istotne, tak, by się pogodzić, by się pojednać, być może jesteście z przeznaczenia sobie tej dani, być może bliźniacza dusze, bliźniacze dusze, więc po prostu jest dla Was obojgu ważne, by się pogodzić, by znów mieć kontakt, by pisać, spotykać się, by rozmawiać, wyjaśniać. Szczury, Mówią właśnie też o lękach, tak? Czyli macie jakieś lęki właśnie, że ta relacja być może się już skończyła, że już nie ma żadnej szansy. Niemniej jednak będzie tu jakiś kąt w listopadzie. O, dwie karty mi wypadły. Tutaj tak, boli Was głowa. Jesteście aż po prostu, być może nawet oboje, obo, obolała głowa, która pęknie wr wręcz wraz y, z tym intensywnym myśleniem, tak? Z tego intensywnego myślenia, rozmyślania, analizowania, tutaj y, królowa pentakli czyli chcecie coś na pewno stabilnego zbudować, czekacie na wyjaśnienie by zbudować coś stabilnego, coś pięknego coś y, co jest zgodne z waszą naturą więc y, być może się nawet rozwinie coś stabilnego jesteście w oczach tego mężczyzny osobą stabilną, zaradną przedsiębiorczą Dobrą partnerką, matką, i tak dalej, która jest odpowiedzialna, yy, yy, która daje mu poczucie bezpieczeństwa. Więc tutaj będzie jakaś próba właśnie zgody, akcji, kontaktu. Także życzę Wam, byście wyjaśnili te sprawy w listopadzie. I zapraszam teraz wszystkie strzelce. Proszę o wskazówki dla strzelców, proszę o wskazówki dla strzelców. Proszę o wskazówki dla strzelców. Proszę wskazówki dla strzelców. Tutaj mam już sprawy, które trzeba zaobserwować, kochane strzelce to są sprawy Waszej stabilności, egzystencji, bezpieczeństwa niezależnie o jakie bezpieczeństwo tutaj chodzi, tak, czy chodzi o bezpieczeństwo, nie wiem mieszkaniowe domu, czy zawodowe, finansowe tutaj tak jakby chcielibyście o tutaj chodzi o być może rodzinę 10, 10 kielichów mi wypadło też czyli być może chodzi tu o sprawy właśnie rodzinne sprawy związku, relacji, miłości tak, sprawy romantyczne to trzeba wyjaśnić, czyli stabilność związku trzeba wyjaśnić, zobaczyć gdzie właśnie tutaj są problemy, zauważyć, spojrzeć doinformować się, przeanalizować, przemyśleć dokładnie gdzie są tutaj problemy że nie możecie w strzelce jakby Mieć właśnie stabilnego związku, że podupada ten związek. Tutaj jesteście w jakimś, nie wiem, jakiejś yy, rozterce, nie umiecie podjąć decyzji, możecie się zdecydować. Niemniej jednak chcecie jeszcze raz spróbować, ponieważ jest karta początku, karta głupca, czyli zacz zacznięcia czegoś od nowa, od zera. tak? Yy, jest tutaj już dużo emocji, które się kłębią, jest chęć właśnie zaczęcia wszystkiego od nowa, od zera. Nowy cykl, tak, nowa droga, czyli chodzi tu o sprawy emocjonalne, właśnie, bo jest dziesięć kół, czyli miło, miłość, spełnienie, chodzi o spełnienie emocjonalne, o szczęście, o waszą rodzinę, wasz związek, być może nawet dzieci, o, o to, byście byli właśnie w tym y, związku, w tej relacji szczęśliwi i to chcecie jeszcze raz spróbować, być może nowa szansa, tak chcecie o to zawalczyć, czyli na dnie widzę jeszcze. Karty Tarota, Rycerza, Mieczy, czyli chcecie zawalczyć również o to spełnienie emocjonalne w związku, o Waszą stabilność, o bezpieczeństwo Wasze w związku, przemyśleć, przeanalizować właśnie sprawy, które zaważają na tym, byście byli szczęśliwi. Zawalczyć proszę w listopadzie o Waszą relację, o Wasze sprawy emocjonalne, uczuciowe, o Wasze szczęście właśnie w rodzinie, w związku. Jeśli ktoś z Was, kochani, kochane strzelce, pyta o sprawy zawodowe, to tak samo proszę przyglądnąć się, jak można polepszyć Waszą egzystencję, sprawy zawodowe, finansowe, jak polepszyć, byście byli, nie wiem, stabilnie usytuowani, zacząć jeszcze raz tutaj od zera, od nowa, być może szukać nowych jakichś kontraktów, by mieć również w tej kwestii finansowo-zawodowej, spełnienie, tak, trzeba walczyć, być aktywnym, energicznie w listopadzie by się to właśnie mogło spełnić i podjąć jakąś decyzję, nie być takim niezdecydowanym, niepewnym Ta karta też podjęcia jakiejś decyzji, może wyboru właśnie, także dziękuję wszystkim znakom żywiołu ognia baranom, lwom i strzelcom życzę pięknego miesiąca listopada